czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz on, odwróciwszy się, zabronił im i udali się do innego miasteczka. Tak łatwo uczniom przychodzi poddanie się gniewowi. Doświadczywszy porażki odrzucenia, pod wpływem emocji szukają sposobności do zemsty na mieszkańcach owej samarytańskiej miejscowości. Chęć zemsty nie pochodzi od Boga, ale od złego. Dlatego Jezus odwraca się i napomina uczniów. Ile razy nam, pobożnym chrześcijanom, zdarzyło się zapłonąć gniewem? Ile razy szukaliśmy sposobności do zemsty lub odpłaty? Od nas Jezus wymaga wyższych standardów. Odpłata złem za zło do niczego dobrego nie prowadzi. Szukajmy sposobności do dobra a dobro powróci do nas zwielokrotnione. Unikajmy natomiast działania w afekcie. Jeśli pojawiają się negatywne emocje, warto chwilę poczekać, zanim podejmiemy jakąś nieprzemyślaną decyzję. Jezus uczy nas dzisiaj szukania dobra pomimo otaczającego nas zła. Jeśli tak będziemy postępować, to każdego dnia świat będzie stawał się odrobinę lepszy. Nie da się zbudować cywilizacji miłości, szacunku, gwałtem i przemocą. Zadajmy sobie pytanie, czy podejmuję walkę z własnymi złymi skłonnościami, czy staram się zachować harmonię i uczuciowy ład, czy raczej reaguję impulsywnie i wreszcie, czy staram się pomnażać dobro w swoim życiu, unikając wyrządzania innym zła w odwecie, lub zemsty. Czy przykład Jezusa pobudza mnie do czynienia coraz większego i bardziej bezinteresownego dobra?